Hej, siemanko, z tej strony BBS no a dzisiaj, no jak już tak można może powiedzieć w zwyczaju mojego kanału jest no pokażemy e, znowu no, no znowu modowanie konta jak sobie można zmodować konto za bardzo niewielką no nie za niewielką opłatą są im są i pakiety za dużą, dużą kasę. Na, na przykład jest chyba najdroższy za 100, ale to już naprawdę dwa miliardy i level, który się chce. Do tego już wszystko odblokowane i tak dalej, i tak dalej. Mogę Wam pokazać. To będę pokazywał na przykładzie naszego jednego klienta, który jest już mu kasę jak widzicie, to już trochę dąży wydać, ale no, weszła aktualizacja no i nie, nie miałem czemu z, zrobić levelu, no i teraz muszę, no poprawić No dobra, to się zabijamy za ten. I tego. No tutaj to nie będę wam pokazywał to już żeby nie podchodziło pod e, promowanie tutaj mod Zresztą już jeden tutaj pan, którego nie pozdrawiam, tu zarzucił, że e, czemu zakrywa, to są dajmowe, to nie są dajmowe mod menu. E, no, góry dopóc ja to się kasę. I po co ja zakrywam? Jak to są dajmowe i każdy jest No to nie, nie są darmowe. Kurde, nie, dalej. Nie, nie. No to nie są dajmowe i... A, zakrywam tu nazwę tego, bo... No, żeby nie potem nie... Żeby... Nie, nie chcę promować. O, w ten sposób. Każdy... Nawet jak do nas przychodzi, to klient, to mówimy mu, że e, no, że to robi na swoją odpowiedzialność. I no, i że bierze to na swoją odpowiedzialność i tak dalej. No to wiem, jest, ile kasy więc Jobsów no, myślamy, nie wiem, 10 10 jest 10, raz, ja, 2, 3, 1, ja, 3. No, 10 milionów. Okay. Kodzików chwa, teraz nie ma czasu. Eee. Hej, ty nie pewne, nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie o ten shooting, o kurwa, od, od, od, od, od tego jest. ITM z unlock i tu macie łupać. No trochę tego jest. Heist, achievements, no trochę. Trochę tego jest. o rich money, change gender. Nie ten. online no no można sobie Apple o pokażę wam czego nie, nie no nie dajemy Kurwa, muszę wyjść. Muszę wyjść z tego... Puść hunker. I... Uh, I motor. Czekaj ci napiszę tylko. No, muszę. No, dobra, teraz odpiszę mu. No. No, czego nie robimy na tym. E, kichuj. No, tak, takiego czegoś nie robimy. No bo to jest wykrywalne. Tak, jeszcze teraz podniósłem kilka worków, nawet... no, ale teraz jakbym to podniósł, to by było wykrywalne. No. No dobra. To ja się z wami żegnam. I czekaj na następny film na moim kanale. Hello!